Cześć, tu Mateusz Zaforę, Polska. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o możliwości łączenia magazynów energii. Zapraszamy. Po co łączyć magazyny energii? Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację, że znając energetyczne apetyty naszego gospodarstwa, wyliczone na podstawie danych z rachunków, decydujemy się na zakup magazynu energii o pojemności 15 kWh. Kolejno na inwerterze hybrydowym wybieramy uniwersalny tryb pracy, który przekazuje wyprodukowaną energię pod bieżące zużycie, a nadwyżki przekazuje do magazynu energii. Następnie w opcji numer jeden korzystamy z nagromadzonej w magazynie energii w porze wieczornej i nocnej, bo na przykład robimy wielkie sprzątanie, bo ładujemy nasz elektryczny samochód na następny dzień, bo za oknem jest mróz i pompa ciepła pracuje na pełnych obrotach. A potem przychodzi kolejny mglisty dzień. Instalacja nie produkuje nadwyżek, a przynajmniej nie produkuje ich na tyle, żeby przekazać je do magazynu energii, w związku z czym jest on pusty. Opcja numer dwa. Nasze wyliczenia, które yy, zobowiązywały wtedy, gdy kupowaliśmy magazyn energii, są nieaktualne, bo na przykład marzymy o przydomowym warsztacie, w którym praca łączyć się będzie z użyciem elektronarzędzi. Czy w związku z tym nasz magazyn staje się częściowo bezużyteczny? Na szczęście nie. My, Soluna, tak jak i wielu innych producentów, oferujemy Państwu możliwość łączenia magazynów energii. Jako dowód możliwości łączenia magazynów energii zaprezentujemy teraz Państwu realizację wykonaną dla jednego z naszych klientów, który w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą posiada ogromny apetyt na prąd. Na drugim planie Soluna Parallel, to nasze autorskie urządzonko, które umożliwia łączenie do czterech sztuk magazynów energii. Maksymalnie czterech. Tu jest wykorzystane zatem wszystko co mogło być. Baterie mają 15 kWh pojemności, 4 sztuki 60 kWh. Mało tego, paralele także możemy łączyć maksymalnie do 3 sztuk. Co przy takim zestawie, co przy trzech takich zestawach da nam pojemność 180 kWh? Dodam tylko, że całość obsługuje inwerter hybrydowy Sermatek. Dzięki serdeczne.